W ramach współpracy z naszymi klientami e, mamy możliwość e, pracy z nowinkami technologicznymi. E, tutaj na przykład Kafka, Terraform, e, Blazor, Azure DevOps e, to są rozwiązania, które nie są nam obce. Cześć, jestem Kuba, e, jestem Development Managerem. Pracuję w branży IT od ponad 10 lat, od ponad 6 buduję, utrzymuję oraz rozwijam zespoły deweloperskie, oraz dbam o rozwój poszczególnych członków tychże zespołów. U nas w firmie pracujemy z wieloma klientami, a w związku z tym mamy możliwość pracy z wieloma produktami tak naprawdę. To trochę tak jak firma produktowa, tylko zamiast jednego czy dwóch produktów mamy ich co najmniej kilkadziesiąt. Ostatnio jeden z deweloperów powiedział mi, że cały .NET idzie w kierunku rozwiązań kloudowych. My chcielibyśmy być liderem tych rozwiązań. W związku z tym tak dobieramy projekty i szkolenia, żeby to po prostu osiągnąć. Potwierdzają to nasze certyfikaty i partnerstwa. Premier Consulting Partner Amazona czy też złote partnerstwo z Microsoft Azure. Pracuje u nas również Michał Brygidyn, który jest ambasadorem AWS, a na kolejną konferencję reInvent w Las Vegas pojedzie od nas około 15 osób. W ramach współpracy z naszymi klientami Mamy możliwość pracy z nowinkami technologicznymi. Tutaj, na przykład, Kafka, Terraform, Blazor, Azure DevOps to są rozwiązania, które nie są nam obce. Gildia dognetowa, jak i cała społeczność, działa niesamowicie prężnie. Tutaj Łukasz Kurzyniec, który jest naszym guildmasterem, czuwa nad tym, żeby wszystko, że tak powiem, było up to date i że, że jesteśmy na bieżąco z nowy, nowinkami technologicznymi. Mamy nawet do tego wewnętrzne narzędzie, radar technologiczny. Organizujemy masę konferencji wewnętrznych, zewnętrznych, szkoleń, prezentacji jednym słowem, a w zasadzie dwoma. Po prostu się dzieje. Po pracy bardzo lubimy się spotkać i napić piwa. Tak bardzo lubimy piwo, że nawet jeden z naszych kolegów otworzył własny browar. O wdzięcznej nazwie Lobster. Jeśli lubisz programować dotnet, yy, dobrze się bawić, masz yy, sporo zapału, yy, na pewno poczujesz się u nas jak dom.